Co zrobić, jak lekarz popełni literówkę na zwolnieniu lekarskim, a kadry się dopatrzyły i oczywiście tego zwolnienia nie chcą przyjąć. Dzień dobry, widziałem Pana filmy, ale nie natrafiłem na informację dotyczącą literówki na zwolnieniu lekarskim, zatem proszę o poradę. Akuratnie kręciłem wideo bardziej na temat błędu na zwolnieniu lekarskim, także prawdopodobnie ta literówka była uwzględniona, ale jest to bez znaczenia. Lekarz omyłkowo wpisał moje nazwisko zamiast Kowalski Kowalska. PESEL się zgadza. Otrzymałem informację, że kadry tego zwolnienia nie będą honorować. Oczywiście nazwisko tutaj jest y, przekręcone. Y, czy mam czekać, aż odeślą je i zanieść do lekarza celem naniesienia korekty? Y, zwolnienie jest z 13 listopada i dziś mija siódmy dzień od dostarczenia. Zanim otrzymam z powrotem L4, ponieważ centrala jest w innym mieście, minie kilka dni i co z nimi? Yy, moja porada jest tutaj prosta. Chcesz czy nie chcesz, musisz jakoś to zwolnienie yy, do lekarza zanieść, aby poprawił, a to poprawienie z reguły polega na wpisaniu właściwej litery, parafowaniu tej literówki i oddaniu ci zwolnienia. Także, Oczywiście musi być tam pieczątka lekarza. Natomiast, nie sądzę, aby była tu jakakolwiek podstawa dla kar do niezapłacenia za te parę dni zwolnienia, ponieważ w końcu nie twoja wina. Trochę inaczej wygląda to na zwolnieniach elektronicznych. No, tutaj taka sytuacja w sumie powinna być rzadkością, ponieważ no niepoprawne mogą być jedynie dane adresowe lub zakładu pracy, a zakładu pracy to tylko wtedy, kiedy taka zmiana nastąpiła niedawno. Jeszcze, ZUS, nie macie w swoim systemie. Imię, nazwisko tutaj powinno być raczej ok. Czyli jak jest błąd. Na takim zwolnieniu w systemie elektronicznym powiedzmy, dotyczy to liczby dni zwolnienia, to niestety lekarz nie może tylko to parafować, musisz to zwolnienie mu oddać, on wchodzi do systemu ZUS-u i poprawia to zwolnienie, prawda? Poprawia i w zasadzie ta poprawka jest w systemie elektronicznym. No ja drukuję na razie te zwolnienia elektroniczne, żeby pacjent miał jakieś poświadczenie że to zwolnienie dostał, że to zwolnienie poprawione dostał. Problem techniczny, taki, że warto, abyś jednak to zwolnienie lekarskie sprawdził. Wiadomo, jesteś chory, cieszysz się, że tam parę dni wolnego dostałeś, czasami człowiek w chorobie nie ma głowy do jakiegoś tam pomyślunku, ale weź tam rzuć oko, przynajmniej imię, nazwisko, adres, nib zakładu pracy, jakieś takie, takie rzeczy. No i oczywiście, czasami są pomyłki w liczbie dni zwolnienia. Także, powtarzam jeszcze raz, system elektroniczny, lekarz to poprawia w systemie ZUS-u, natomiast problem techniczny taki czasem bywa, że y, ten system ZUS-u, jak wypisze lekarz zwolnienie, to mimo wszystko trwa parę dni, aż to zwolnienie w systemie się pojawi i dopiero wtedy można coś tam y, poprawiać. Na tym kończę, y, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalistę medycyny transportu. No, dawno nie kręciłem filmu o zwolnieniu lekarskim, ale uważam, że problem jest ciekawy. W sumie prosty do rozwiązania, także warty mojego wideo. Natomiast, jeżeli chcesz y, jakieś inne filmiki, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj jakiś starszy film o zwolnieniu lekarskim.